Okej, okay, wjeżdżam na bić i rozpierdalam mózgi jak wiertara, co nie? <śpiewa> ja wierdolę <śpiewa> <śpiewa> Wychodzę na prostą, choć tęsknota rozpierdala. Robię to dla nas chociaż tyle, chociaż dala. Nie ma różnych. Rusz... Bez kolców, ale dlaczego tak dużo? słońca już wychodzi, wcale się nie chmurzą. Wiem, że czekasz na mnie i wiem, że masz rację. Są owacje za ten styl i za tą grację. Zapominam ciągle, że istnieje rap i że go gram. Spalam wszystko, co jest śpiew i spalam gram. Tak to dziś wygląda, już nie na stricie. Przecież mam o co żyć i witaminkę pić Jestem kotem, wytrwam to wszystko przecie. Wyjdę z twarzą kocurowa, się dzisiaj dowiecie. Nie obchodzi mnie co plecie. Jeden z drugim Chcę już odpocząć, byle być w stanie błogim Nie wiem dziś, które ramiona mam wybrać Jak chce mi się być całej dam znać Podsumowanie wersów to ten styl bez kompleksów Jedziemy po słoje, nie slalomem Gdzieś daleko w chuj poza domem Gdzieś daleko w chuj poza domem Podsumowanie wersów to ten styl bez kompleksów Jedziemy po swoje nie slalomem Gdzieś daleko w chuj poza domem Gdzieś daleko w chuj poza domem Wolę samotność od toksycznych relacji Wolę spokój z domieszką pozytywnych atrakcji Nie dla mnie chłód i zimna ulica Przechadzam się nią, co drugi kurwa martwica mentalna człowieku już na zawsze nie oddani Nic przeciwko nim, przecież oni pożądani Serce mi się kraja, jak tylko o tym myślę Dziś bez bezsilności ręce swe do nieba wyślę Bóg wysyła do mnie pokłady energii Kosmos pozwala na zgodne przesłanie energii Wszystko spójne tak przez życie Iż trzeba prawdę mówić Balans łapać zanim